Witajcie. W tym module pokażę Wam, co należy wykonać, by kontrolować przebieg wykonywania programu. Aby wykrywać błędy logiczne, które wdały nam się podczas wprowadzania kodu, czyli w celu ustalenia buga, możemy krokowo, step by step, wykonywać napisany kod. Wykorzystamy w tym celu jedno z wbudowanych narzędzi, które niesie ze sobą zintegrowane środowisko programistyczne, a konkretnie skorzystamy z debuggera w idle. Zatem przejdźmy do rzeczy, Przełączyliśmy okna, napiszemy sobie komentarz. Debugging. To łączy się z tematem dzisiejszych zajęć. Debugowanie. Oraz, żeby było wiadomo, celowo popsujemy logikę programu. Jako przykład posłuży nam dowolna pętla zliczająca liczby podzielne przez 5. Stwórzmy sobie zmienną N. Przypiszemy tutaj wartość, która będzie wprowadzona z klawiatury a wprowadzoną wartość skonwertujemy do int bo chcemy bazować na liczbach No i oczywiście, abyż użytkownik wiedział co ma zrobić to wewnątrz funkcji input wpiszemy komunikat number Chodzi tu o to, aby użytkownik wprowadził liczbę Wprowadzona wartość do tej zmiennej n posłuży nam w ograniczeniu powtórzeń pętli Innymi słowy mówiąc, licznik zatrzyma nam się na n Następnie, aby zbierać poszczególne elementy, przyda nam się jakiś kolektor. Posłuży nam w tym celu zmienna L. Przypiszemy tu do niej pustą listę. Dobrze, teraz stwórzmy sobie pętlę for. Iteracje będą zapisywane w zmiennej i. Oraz zakres liczb. Od 1 do n plus 1. Od nowego bloku zapiszemy sobie Instrukcję warunkową, która ma być przykładem do zliczania elementów podzielnych przez 5. Liczby załączamy każdorazowo do listy L. Listę wyświetlamy poleceniem print. So far so good. Zapiszemy kod, uruchomimy go w interpreterze. Możemy teraz wpisać liczbę, wpisuję 25 No i dostajemy rezultat Odpowiedzi jest lista z czterema elementami 1, 2, 3, 4 Teraz się zgadza wszystko poza wynikiem No, niestety przed nami żmudna procedura znalezienia błędnej linii Ale aby uprościć sobie to zadanie Posłużymy się debugerem wbudowanym w powłokę idle W tym celu w menu Debug okna Shell, włączamy opcję Debugger. Pojawi nam się nowe okno. Zauważmy, dostajemy komunikat Debug On. We wierszu polecenie, że Debug zostało włączone. I odblokowaliśmy właśnie nowe funkcjonalności z graficznym interfejsem i przyciskami, które można klikać, aby kontrolować przebieg wykonywania programu. Teraz możemy przejść do naszego programu, który został napisany, i uruchomić go. Run Module. W centralnej części widzimy nazwę pliku z programem debugloop.py oraz numer aktualnie wykonywanej linii 3. A wyżej mamy 5 przycisków do sterowania i 4 przyciski do ustawiania opcji. Przyciski sterujące to Go Kontynuowanie wykonania programu aż do samego końca Step Wykonanie pojedynczej linii programu Jeżeli znajduje się w niej wywołanie funkcji, debugger zatrzyma się na pierwszej linii ciała funkcji Over Wykonanie pojedynczej linii programu Jeżeli znajduje się w niej wywołanie funkcji, zostanie ona wykonana, a debugger zatrzyma się dopiero po kolejnej linii, po powrocie z funkcji Out Wykonanie wszystkich linii aż do wyjścia spod programu Quit natychmiastowe zakończenie wykonywania programu. Wykonywanie programu zostanie także przerwane przez debuggera, za każdym razem po osiągnięciu linii oznaczonej jako punkt przerwania, który my za chwilę sobie ustalimy. My zastosujemy breakpoint za chwilę. Najpierw wytłumaczę Wam opcje, które mamy również do wyboru w Debug Control. Poszczególne butony, które możemy aktywować to Stack, pokazuje aktualnie wykonaną linię kodu źródłowego oraz hierarchicznie linie kodu źródłowego, z których wywołano aktualnie wykonywany podprogram. Source pokazuje okno z kodem źródłowym, w którym można dodawać i usuwać punkty przerwania. Locals wyświetla aktualne wartości zmiennych lokalnych. Globals wyświetla aktualne wartości zmiennych globalnych. My w tym momencie klikniemy sobie na przycisk Source i w oknie z kodem źródłowym w miejscu, gdzie załączamy nasze iteracje, prawym przyciskiem myszy wybieramy Set Breakpoint. Dobrze, teraz możemy przejść do naszego shella oraz do okna Debug Control. Od tej pory będzie program zatrzymywał się po dotarciu do linii, którą zaznaczyliśmy jako Breakpoint. Aktualnie debugger znajduje się na trzeciej linii naszego kodu. To jest chyba logiczne, ponieważ komentarz, który znajdował się w pierwszej linii, jest dla debuggera bezużyteczny. Druga linia była pusta. A w trzeciej dopiero mamy polecenie input oraz przypisywanie wartości do zmiennej n. Jesteśmy prawie gotowi. Ale zanim klikniemy na przycisk go, Let's double check. Skontrolujmy w oknie Debugger, czy wszystkie checkboxy są aktywne. Widzimy, globals nie były zaznaczone. Oraz dla lepszy, lepszej czytelności powiększymy sobie to okno. Świetnie. OK. To go. No i mamy informację taką, że basic debugger.run funkcja z parametrami cmd, globals i locals. Została aktywowana. Możemy teraz w naszym wierszu poleceń wpisać liczbę, która ma być wprowadzona do naszego kodu. Wpiszemy taką samą jak powyżej 25. Dobrze, pojawił nam się punkt nowy w debug control. Widzimy, Znajdujemy się w ósmej linii kodu i, co ważne, mamy specyfikację naszych globalnych wartości. I przyjęło wartość 1, L jest pustą listą oraz N 25. A więc wszystkie wartości zmiennych są właściwe, wprowadzenie danych odbyło się prawidłowo. Wciskamy zatem przycisk STEP. Interpreter przeszedł nam do linii kodu 6 i została wywołana pętla for oraz l znajduje się nasz pierwszy element. Następnie step przeszedł do instrukcji warunkowej czy i jest podzielne przez 5. Teraz już Wam mogę powiedzieć, że dwa razy ukośnik jest to tak zwane floor division, czyli dzielenie całkowite. Dzieli lewą wartość przez prawą, wynikiem jest liczba całkowita. Jedna piąta jest zaokrąglone zawsze do najmniejszej liczby i w tym przypadku będzie to 0 na początku. 1 piąta to jest raptem 0,2. Zatem wychodzi 0 i się zgadza. Jest liczba załączona. Robimy step i zostaje zaakceptowany przez nasz warunek i czeka na załączenie do listy L. Gdy wcisnę step, instrukcja została wyprowadzona poprawnie. L posiada dwa elementy, z indeksem 0 jest 1, z indeksem 1 jest 2. I nasz debugger odnosi się z powrotem do pętli 4, gdzie będzie range powiększone o 1 step i jest 3 l jest nadal 1,2 n jest 25 gdy zrobimy step warunek został spełniony i l zostanie powiększona o trójkę rozszerzona o trójkę step kolejny raz zapętlamy i widzimy, że cały czas do piątki wszystkie liczby zostały wczytane. 4 piąte jest to nadal mniej niż jedna cała, jeżeli byśmy to podzielili. 4 przez 5. Nadal nam nie wychodzi jedynka, zatem zostało to również wczytane. Step piątka. Proszę bardzo, piątka już nie weszła. Warunek nie został spełniony. Został przekazany po prostu dalej do pętli 4. I teraz na okrągło inkrementujemy, inkrementujemy do 25. Gdy nasze i otrzymało wartość 25, wyszło z pętli i została wywołana funkcja print. Koniec naszego programu. Spójrzmy. Window shell. Faktycznie mamy 1, 2, 3, 4. No, wszystko się zgadza. Oprócz naszego wyniku, nadal nie jest to wynik, jakiego oczekiwaliśmy. Podejrzewamy jednak, że błąd tkwi w linii programu zawierające wyrażenie i 5. Zatem domyślamy się, że błąd tkwi w tej linii. Zastosujmy odpowiedni operator. Operator modulo sprawdza, czy mamy resztę z dzielenia. Jeżeli nie ma reszty dzielenia, wówczas może nam załączać nasz, nasze i. Sprawdźmy co teraz nam powie nasz program. Zapiszmy i debugger został debug control aktywny. Wciskamy go. Przejdźmy do naszego shella. Wpisujemy 25 potwierdzamy enterem linia ósma append czyli momentalnie zostało i pięciokrotnie przeiterowane iteracja nastąpiła 5 razy i możemy nasze i załączać gdyż warunek i modulo 5 równe równe 0 został spełniony poprawnie zatem jeżeli zrobimy step nasz l zostanie rozszerzony o pierwszy element. Kolejny step sprawdzamy inkrementacja 6 robimy wówczas go, aby do dziesiątki robimy go do piętnastki, do dwudziestki do dwudziestki piątki mogliśmy do 24, czterech, dwudziesty piąty byłby załączony i L by nam się wypisało zobaczmy jak wygląda to w naszym szelu. Faktycznie mamy 5, 10, 15, 20, 25. Teraz wynik jest poprawny. Dobrze. Ponownie włączmy nasz program. Zobaczymy, czy teraz jeżeli wpiszemy 25, dostaniemy liczby podzielne przez 5. I faktycznie 5, 10, 15, 20, 25. Ilość elementów jest dokładnie taka sama jak powyżej. Ale elementy są teraz zgodne z naszym założeniem. Poprawiliśmy program. Naprawiliśmy program. Wszystko działa jak należy. Dziękuję. To wszystko.